ma wyjeżdżać? Jest to od razu na... 99, 8, 5, 9, Słuchaj, duży to jest samochód, drugi zastęp ma wyjeżdżać. No raz Dobra, wyjeżdżasz? Ruszałeś? się czekałeś, wyjeżdżaj drugim zestawem. No i serwisu, działa się, bramę zamówić, żeby was pali gdzieś. W którym wyjeżdża Olimpijczyk, tam mają etap i niech się kieruje na kierunek. Kieruj się na Bipi, jedzaj na pipi i lecimy na Lublin. Tutaj go odarz To też, aby się tak. pali traf. się wody, jak macie. Ja nie mam żadnych Dejnu na to! No. no, i ja. I. To to posiada, to to tak, to? To no dowodzi? Który ja. dowodzi? ja. To ja. To ja. To ja. To ja. Tam ja. To ja. tam ja. To, jest to <tum> Tylu już jest przepchają. A te już też Dobra. Chłopocie bardzo nie ma A To większe, hmm. aby